Poprzednio uzyskaliśmy krzywą przychodów z produktu krańcowego dla naszej konkurującej myjni i doszliśmy do wniosku, że właściwie jest to krzywa popytu na pracę dotycząca tej firmy. A w pierwszym odcinku tego działu mówiłem, że jeśli znamy krzywą popytu dla danego rynku, bo tu mamy rynek pewnego rodzaju pracy, odpowiedniej dla myjni, jeśli znamy krzywę innych firm poszukujących tego rodzaju pracy, to możemy dodać te krzywę, aby uzyskać popyt całego rynku na tego rodzaju pracę. W tym odcinku pokażę, jak dodaje się krzywę popytu. Z jednej strony to proste, ale z drugiej, wcale nieoczywiste, z powodu specyficznego definiowania osi w ekonomii z ceną na osi pionowej. Narysujmy krzywę popytu dla dwóch firm. Proste krzywe. Nie będę używał tej. Dwie proste krzywe popytu. To był rynek pracy, ale może być każdy rynek. Dodajmy do siebie dwie krzywe. To będzie popyt jednego podmiotu, powiedzmy jednej firmy. Tu mamy cenę, a tu ilość. Tu jest ilość. Załóżmy, że przy cenie 10 ta firma nikogo nie zatrudni. To stawka godzinowa. A przy cenie 0 oczywiście pójdzie na całość i zatrudni 10 osób. Mamy więc taką sytuację. Mamy więc krzywą popytu, wyglądającą… krzywą popytu, wyglądającą… tak. Taką krzywą popytu. Zaznaczę na niej jeden punkt. Przy 5 dolarach za godzinę ta firma zatrudniłaby… Wciąż jesteśmy na rynku pracy. Przy 5 dolarach za godzinę pracy ta firma zatrudniłaby 5 osób na godzinę. Oczywiście ogólnie to na wszystkie rynki, ale pozostańmy na rynku pracy. To jest popyt firmy numer 1. Firma 1. Gdyby chodziło o owoce, tu nie byłaby firma, lecz konsument albo hurtownik. To jest więc popyt firmy 1 na pracę, a popyt firmy 2 niech wygląda tak. Spróbuję równo z tym. A więc popyt firmy 2 niech wygląda tak. Osie opisuje tak samo. Poziomo, ilość, pionowo cena. 5, 10 i 15. A tutaj niech będzie 5 i 6 tutaj. I krzywa popytu biegnąca tak. Biegnąca tak. Spróbuję ładniej. Biegnąca tak. Dodajmy ze dwa punkty. Przy cenie równej 10 wielkość popytu wynosi dwie jednostki. Przy tej cenie ta firma zatrudni dwie osoby na godzinę, a przy cenie równej 5 Wielkość popytu to 4. Zatrudni 4 osoby. Mamy już dwa punkty na tej krzywej popytu. Możemy więc dodać krzywę. To jest firma 2. Popyt na pracę firmy 2. Dodajmy tę krzywę. Powiedziałam, że to nieoczywiste, bo jaka dla danej ceny jest teraz łączna wielkość popytu na pracę. Dodajmy tę krzywę, a za chwilę zrozumiecie o czym mówię. Dodaję więc osie opisuję tak samo. Tu niech będzie 5, 10, może narysuję tę oś nieco dłuższą. Na osi poziomej spróbuję jej nie wykrzywić. Niech tu będzie 5, 10 i 15. A tu 5, 10 i 15. Staram się, żeby były wyrównane. Ta piętnastka z tą piętnastką, ta dziesiątka z tą dziesiątką i z tą dziesiątką, a ta piątka z tą piątką i tą piątką. A więc przy cenie 15, jaka jest łączna wielkość popytu? 0. bo nawet firma 2 za tyle nie zatrudni nikogo. A gdy cena rynkowa wyniesie 10? Firma 1 nie zatrudni nikogo, ale firma 2 zatrudni dwie osoby. Zaznaczamy więc 10 tutaj. Tu jest 2. Ta odległość to mniej więcej 2. A gdy cena rynkowa wyniesie 5, firma 1 zatrudni 5 osób, a firma 2 zakupi 4 jednostki pracy. Zatem przy cenie 5 wielkość popytu to 5 dodać 4. Przy cenie wynoszącej 5 wielkość popytu to 5 dodać 4, czyli 9 jednostek pracy. 9 jednostek pracy. A przy cenie 0 czyli darmowej pracy, firma 1 zatrudni 10 osób, a firma 2 – 6 osób, razem 16. 16 jednostek pracy. Zatem krzywa łącznego popytu na pracę wygląda… narysuję eee, ją na niebiesko. Krzywa łącznego popytu na pracę wygląda tak. Między 15 a 10 tylko firma 1 kupi pracę, więc ten odcinek będzie identyczny jak tu. Lecz dalej dodajemy już popyt firmy 2. A wtedy, może odtąd zmienię kolor, dalej krzywa wygląda, więc tak. Zsumowaliśmy poziomo ten wykres i ten wykres. Bierzemy dowolny punkt tej krzywej, bierzemy jego wielkość popytu i dodajemy tę wielkość popytu. Powiedziałem, że to trochę nieoczywiste, bo łatwiej byłoby je dodać, gdyby przestrzegano tu matematycznych konwencji. Bardziej naturalne jest dodawanie w pionie. Do tego przywykliśmy. Tego uczono nas w szkole. Gdyby zamienić miejscami osie, byłoby łatwiej. Ale chyba rozumiecie. Patrzymy na wielkości popytu dla tej samej ceny, sprawdzamy, jaką ilość chce firma 2 i jaką firma 1 i dodajemy je do siebie. Otrzymujemy w ten sposób taką krzywą łącznego popytu firmy 1 i firmy 2.